Lustro, rozkład dla wszystkich osób zakochanych z kontaktem lub ze sporadycznym kontaktem lub bez kontaktu. Czyli wszystkie formy zakochania, miłości dostaną dzisiaj wróżbę właśnie ode mnie w postaci lustra, co on i co Wy myślicie, czujecie i zamierzacie. I co Was łączy? Witam kochani serdecznie znów na moim kanale w ten piękny, słoneczny weekend lipcowy. I zapraszam na wspólny czas i na miłe chwile z oraklem, właśnie z wróżbą Tarota i Lenormanda. Dzisiaj lustro nietypowe, ponieważ... Postawiłam z tej strony, z tej strony tutaj, karty Lenormanda i z tej strony karty Tarota. Po środku co Was łączy, również mieszankę kart Lenormanda i Tarota. Później wyciągnę jeszcze karty oraklu miłosnego i energetycznego oraz karty anielskie. Jako poradę, wskazówkę dla Was, kochani. Dla Was, kochani, moi subskrybenci i moi widzowie, więc... Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału, do właśnie sub subskrypcji z dzwoneczkiem, by zostali Państwo codziennie zawiadomieni zawiad zawiadomienia o nowych wróżbach, by spędzali Państwo czas na moim kanale. Proszę również o komentarze, czy właśnie to lustro z Państwem rezonuje i o Wasze historie, które mnie bardzo inspirują. Również o lajki, proszę nie zapominać o lajkach, dla wymiany energetycznej. Dziękuję serdecznie i zaczynamy, kochani. Już sobie tutaj wszystko przygotowałam, by oszczędzić czas. Yy, Także wszystkie karty już mi wyskoczyły i zobaczmy. Po mojej stronie prawej, to jest moja strona prawa, jesteście Wy, czyli osoby pytające. Czy jesteście osobą męską, czy półciążeńską, to nie ma znaczenia, Ponieważ to jest osoba pytająca, czyli energia pytająca. Osoba, która ogląda teraz ten filmik i pyta właśnie o um, inną osobę, w której jest zakochana. Więc to jesteście Wy, wszyscy, którzy tu zaglądacie i szukacie, szukacie odpowiedzi na jakieś ciężkie, skomplikowane, miłosne pytania. Natomiast po mojej stronie lewej, czyli tutaj po tej, nie wiem, czy u Was jest pewnie odwrotnie, po tej stronie jest osoba, o którą pytacie, w której jesteście zakochane. Ta osoba, w której jesteście zakochane, wygląda tak. Jeśli odwrócicie sobie energię, ponieważ będzie bardziej pasowało, to do Waszej sytuacji osobistej, prywatnej nie szkodzi. To są tylko te energie kart. Możecie sobie dopasować do własnych sytuacji. Dobrze, więc zaczynamy, kochani, zaczynamy od Was, oczywiście od osoby pytającej, żeby zobaczyć właśnie, na czym Wam szczególnie zależy i co Wy myślicie o tej sytuacji, związku, w której się teraz znajdujecie. Więc co myślicie? Wchodzimy w Wasz poziom głowy. W głowie macie na pewno sprawy miłosne, myślicie o miłości o romantycznych uczuciach, o tym by się to wszystko wyjaśniło, o tym by to wszystko się dobrze potoczyło i rozwinęło by te, te emocje za po prostu no, te emocje miłosne miłość jako temat yy, nie spędza wam znaczy yy, jakby jest w waszej głowie cały czas, te myśli właśnie o miłości, o tych sprawach romantycznych są cały czas w waszej głowie Spędzają Wam tak jakby sen spowiek. Intensywnie myślicie właśnie tutaj o miłości, którą bardzo pragniecie. Myślicie również o tym, by jakaś nastąpiła szybka akcja, jakiś rozwój szybki sytuacji właśnie spraw miłosnych. Jeśli nie macie właśnie tej regularnego kontaktu, czy spotkań, czy rozmów, Właśnie bardzo pragniecie, by te sprawy związkowe, uczuciowe, miłosne, partnerskie się szybko, jakoś w dobrym kierunku potoczyły, rozwiązały. By była jakaś akcja, jakiś ruch szybki partnera w Waszą stronę lub by się coś zadziało, by to wszystko rozwinęło się pomyślnie ku Waszej właśnie myśli. Co macie w sercu, kochane osoby pytające? W sercu macie miłość prawdziwą i gorącą, najszczerszą i najpiękniejszą. Pragniecie, by wszystko się wyklarowało, by wszystko było między Wami jasne, by uczucia były najgorętsze, by również seks był wspaniały, prawda, namiętny. Pragniecie miłości tej przepięknej, szczerej i również ym, takiej oficjalnej, prawda, ponieważ mamy dzień i słońce, więc chcecie też dużo z partnerem właśnie tutaj w dzień robić też latem tak chodzi tu też o kartę lata czyli latem kiedy jest słońce więc teraz jest to wróżba na lipiec tak chcecie też właśnie rozwoju tej miłości spotkań emocji, uczuć pragniecie wszystkiego co po prostu no, najgorętsze najwspanialsze Uczucia macie ogromne i chcecie zwyciężyć, jeśli są jakieś niejasne sprawy, problemy, chcecie to wyjaśnić, chcecie to wszystko zażegnać, by ten związek po prostu był dalej realizowany, by, by po prostu um, osiągnąć szczęście, satysfakcję um, osobistą i satysfakcję w związku, czy satysfakcję jako kobieta. Um, w rodzinie, czy w jakiejś właśnie relacji romantycznej. Pragniecie sukcesu, sukcesu właśnie w tym partnerstwie. Ponieważ Wasze uczucia są szczere, wielkie, no wręcz potężne, wspaniałe, gorące i pragniecie być tą jedyną dla Waszego partnera. I uważacie, że ta miłość, te uczucia, które macie w sercu powinny właśnie zwyciężyć nad wszelkimi innymi różnymi sprawami, które oczywiście mamy w życiu, czy praca, czy finanse, czy dzieci, prawda? Myślicie tutaj właśnie, żeby, żebyście Wy z Waszymi emocjami, uczuciami tutaj były w centrum zainteresowania, by te uczucia i emocje właśnie zwyciężyły. Co zamierzacie, kochane Kochani, czyli osoby, myślę, kochane osoby pytające, chcielibyście pójść z waszym partnerem w jednym konkretnym kierunku, by los, przeznaczenie, wyznaczył wam konkretną drogę rozwoju tego partnerstwa, tej, tego, tej relacji, w stronę jakąś taką właśnie konkretną, czy w stronę właśnie zawarcia oficjalnie związku, zaręczyn, ślubu. Um, Chcecie również, kochani, właśnie wyjaśnienia wszelkich spraw, by konkretnie podążać w jednym kierunku wspólnie i umacniać tą relację. Pragniecie również zacząć coś od nowa, czyli pozostawić wszystkie stare problemy, które Was to jakoś, nie wiem, bardzo masywnie obciążyły. Odejście od starych jakichś kłótni, kryzysów, balastów, zostawienie tych negatywnych uczuć, negatywnych jakichś emocji czy na jakieś sytuacji, które Wam tutaj w tym związku nie sprzyjały, które Wam nie służyły, które doprowadzały właśnie do kryzysu w tym związku i zaczęcie czegoś zupełnie od nowa. Czyli pójście w stronę światła, słońce. Słońce na horyzoncie mówi o wyjaśnieniu wszystkich spraw, wyklarowaniu się różnych problemów, o y, oczywiście y, rozwoju pozytywnym spraw. Chcecie zacząć wszystko od nowa, chcecie spróbować jeszcze raz. Uczucia w Was są. Osiem kielichów mówi oczywiście o uczuciach. Z tym, że te uczucia być może były w związku jakieś już negatywne, jakieś już obwinianie siebie, jakieś kłótnie, kryzysy, odejścia. Teraz chcecie jakby jeszcze raz spróbować z pozytywnym nastawieniem, z pozytywną właśnie energią. Zamierzacie jeszcze raz spróbować właśnie, by odbudować ten związek i zrealizować się właśnie w, tym, w tej relacji. Takie są tutaj Wasze pragnienia, marzenia, myśli. Teraz przejdźmy, kochani, do myśli, uczuć i zamierzeń Waszego partnera, o którego pytacie, Waszej osoby, którą obdarzacie jakimś pięknym uczuciem. Co partner myśli, czyli co ma na poziomie głowy? Partner Wasz myśli tutaj też o stabilności, o rodzinie, być może o domu z Wami, o stworzeniu ciepłego, pięknego, wspaniałego, bezpiecznego gniazdka rodzinnego, być może nawet o stworzeniu rodziny, o kupnie domu, o pięknym ogrodzie, o dzieciach, o długim, solidnym, stabilnym związku opartym na bardzo długotrwałych masywnych fundamentach. Na pewno myśli tutaj właśnie w sposób poważny o Was. Jeśli myślicie, o, mieliście plany o założeniu rodziny i kupnie domu, to na pewno tutaj partner również o tym intensywnie myśli. Dziewięć kielichów. Dziewięć kielichów mówi o satysfakcji emocjonalnej partnera, czyli jest zadowolony z relacji z Wami z poznania właśnie takiej osoby jak Wy o jest zadowolony z Waszej emocjonalności, z Waszej osobowości, jest zafascynowany tym, jednak jeszcze coś mu brakuje, jeszcze coś poszukuje, tak jakby tą ostatnią cegiełkę, ponieważ jest to 9 kielichów, nie 10, więc jeszcze coś mu brakuje, ten jeden kielich brakuje mu do absolutnego szczęścia, do absolutnego spełnienia marzeń miłosnych. Także Pomyślcie, ponieważ też Wasz partner właśnie o tym myśli i ma to właśnie intensywnie w głowie, że coś mu jednak brakuje, że nie jest jeszcze tak totalnie, prawda, do końca maksymalnie spełniony. Dziewięć kielichów to już jest bardzo dużo, emocje są naprawdę bardzo silne i mocne i, i piękne, niemniej jednak tego jednego kielicha, tego jednego właśnie jedynego brakuje jeszcze do pełni szczęścia, do rozkwitu tego mega, zupełnego szczęścia, zupełnej, pięknej miłości, prawda? Więc pomyślcie, co może brakować partnerom właśnie z Waszej strony, co jeszcze być może wstrzymujecie, co on jeszcze właśnie, za czym on jeszcze tęskni, by osiągnąć ten szczyt, to apogeum, prawda, Swoi, swojego szczęścia z Wami. Co Wasz partner czuje, jakie ma emocje, czyli wchodzimy teraz tutaj w czakrę serca. Myśli, znaczy czuję, że jest potrzeba wyjaśnić czegoś, właśnie porozmawiania, otwarcie o emocjach, o uczuciach, jakie on darzy y, was. Czyli emocje, które ma, jest tutaj jakieś takie napięcie, jakaś taka nerwowość, niepokój, być może frustracja, chciałby o tych emocjach, uczuciach, jakimi was darzy, z Wami otwarcie porozmawiać. Być może coś ukrywał, wstrzymywał, nie wyznawał, ym, nie wiem, maskował. Teraz chciałby Wam o tym wszystkim powiedzieć, co do Was czuje. Czuję właśnie jakieś takie napięcie emocjonalne, że brak mu rozmowy i chciałby z Wami to wszystko wyjaśnić. Niemniej jednak jest ym, taki oziębły uczuciowo. jest tutaj w energii króla mieczy, czyli jakby powstrzymywał właśnie swoje emocje, uczucia, jakby pokazywał się Wam taki oziębły, wręcz ostry, wręcz jakiś taki bardzo intelektualny, który wszystko właśnie tutaj rozpatruje na poziomie yy, mentalnym, intelektualnym w głowie, na poziomie głowy, prawda, czyli swoim intelektem. Niemniej jednak chciałby porozmawiać z Wami bardzo o swoich uczuciach, emocjach, które do Was ma, które na pewno ukrywa, ponieważ ta osobowość, ta energia tego króla yy, mieczy nie pozwala mu jakby się emocjonalnie, uczuciowo otworzyć. Być może nawet yy, jakby emanuje takim, taką prawda, takim racjonalizmem, takim jakby wolbrzymionym przemyśliwaniem wszystkiego. Natomiast uczucia i emocje ma i musicie o tym właśnie porozmawiać, by to Wyjaśnić, by on otworzył się i potrafił o tych emocjach i uczuciach z Wami właśnie normalnie porozmawiać. Co zamierza wasz partner, czyli wybranek waszego serca, zamierza być z Wami szczęśliwy, zamierza rozwinąć tą relację z Wami w kierunku spełnienia najgłębszych, najwspanialszych marzeń, czyli myśli właśnie o jakimś głębszym powiązaniu z Wami, o rozwoju tego związku ym, na jakiś głębszy etap, prawda, chce jakąś tej głębię osiągnąć ym, z Wami, czy właśnie emocjonalną, uczuciową, miłosną, czy seksualną, pragnie tutaj wejść w jakiś taki inny wymiar tego związku, czyli niepowierzchowny, wręcz przeciwnie, właśnie głębszy, głębsze uczucia, głębsze emocje, spełnienie najskrytczych, najwspanialszych, najgłębszych, naj, naj... Najcudowniejszych marzeń, tak? Także piękne, pozytywne uczucia. Wierzę również, że tutaj słońce Wam przyświeca, że wszystko rozwinie się pozytywnie. Czeka również na coś, na zbudowanie związku trwałego, stabilnego. Tutaj potwierdza ta karta właśnie jego myśli o domu, rodzinie, być może dzieciach pięknym, właśnie tu wniosku rodzinnym. Tak samo tutaj zasiewa właśnie nasiona pracuje nad tym związkiem, walczy o ten związek i czeka na rezultaty, na plony. Prawda, Czeka na coś wspaniałego, co wyrośnie z Waszej właśnie miłości, co się rozrośnie, co będzie właśnie tutaj jakby owocem, co wyda, co wyda owoce waszego, Waszej ciężkiej pracy. Jest to karta powolnego rozwoju, powolnych, jakichś transformacji w związku, powolnych, jakichś dobrych, tutaj y, kroków w rozwoju waszego związku. Niemniej jednak jest to karta stabilności, karta racjonalności tego związku, karta dobrego, y, solidnego rozwoju związku, który da wam obu bezpieczeństwo i właśnie solidny jakiś tutaj plan. Prawda? Czyli właśnie w tym kierunku zamierza, są zamiary twojego wybranka. Także no, wspaniałe, wspaniałe, cudowne, pozytywne karty lustra. Nie widzę tutaj w lustrze, czyli w odbiciu lustrzanym kart identycznych. Niemniej jednak mogę powiedzieć, że jest tutaj karta, że są tutaj karty, yy, no, takie pozytywne, bardzo stabilne, bardzo właśnie mówiące o, o obojgu partnerach, którzy myślą o rozwoju związku. Solidnego, długotrwałego, o dużych emocjach, o dużej stabilności, ym, właśnie o jakichś takich fundamentach tutaj trwałych, tak? O rozpoczęciu czegoś jeszcze na nowo, o polepszeniu właśnie tej relacji. O miłości głębokiej i tutaj pięknej, gorącej, namiętnej, o właśnie szybkim jakimś takim rozwoju, szybkiej akcji, by realizować swoje miłosne tutaj plany. Także. Nie ma kart identycznych w odbiciu lustrzanym, niemniej jednak są karty bardzo pozytywne i piękne. Zobaczmy teraz, kochani, co Was łączy. Jakie pragnienia Was łączą? Łączą Was lęki. Lęki, strach przed popełnieniem jakiegoś błędu, przed um, być może stratami, um, jakiś, nie wiem, wewnętrzny taki lęk, dygotanie, niepewność, um, zatroskanie, czy to się uda, czy wszystko będzie dobrze. Um, lęk, który macie oboje, ponieważ ten lęk właśnie łączy tutaj wasze osobowości. Być może wyczuwacie ten lęk, prawda? Być może lęk przed zdradą, lęk właśnie czy będzie to długi, stabilny związek, lęk przed otwarciem się na emocje, na uczucia, na miłość, na zbudowanie czegoś konkretnego, lęk na otwarcie się nowych jakichś tutaj, nie wiem, lat być może, czy otwarciu się nowych jakichś perspektyw, możliwości, jakieś tutaj myśli, bardzo dużo myśli, kłębowisko myśli o tym, to Was właśnie łączy. Jaka jest tutaj porada Tarota? Der derwagen, Der Wagen, czyli akcja, czyli zostawmy te wszystkie lęki, zostawmy te wszystkie tutaj niespokojne, jakieś, nie wiem, ym, ym, niespokojne strach i myśli niepokojące. Przejdźmy do akcji, przejdźmy po prostu do działania. Spróbujmy yy, właśnie szybko, yy, konkretnie konstruktywnie ze sobą coś zbudować Rydwan mówi o punkcie zwrotnym ważnym momencie w waszym życiu czyli teraz właśnie nastał jakiś moment ważny moment moment jakiś przełomowy który zmieni zmieni stosunek wasz właśnie do siebie zmieni wasze nastawienie zmieni akcję, obrót akcji będzie szybki rozwój jakichś spraw Czyli właśnie teraz jest odpowiedni czas na zmiany, na odwagę. Ta Grydwa nie jest kartą odważną, która pędzi w, w kierunku swoich celów, która po prostu jest aktywna, która dąży prawda, do rozwiązania czy do realizowania swoich planów. Także tak należy teraz postępować odważnie, pewnie siebie, szybko, zdecydowanie, jest teraz właśnie odpowiedni na to. Czas. Zobaczmy orakel energetyczny, jakie energie są ważne właśnie dla tych przemian w Waszym związku. Proszę o wskazówkę dla tego związku. Proszę o wskazówkę dla tego związku. Proszę o wskazówkę dla tego związku. Bluende Fühle. Okej, okay, kochani, Blueende Fühle. Nie bójcie się, nie lękajcie, nie miejcie żadnych jakichś strachów, które spowalniają rozwój sytuacji. Bluende Fühle mówi o pięknym rozroście, rozrostaniu się uczuć, kwitnięciu właśnie pięknej miłości, tak jak kwitnie tutaj w tym ogrodzie roślinność, przyroda, motylki, piękne kolory, harmonia, lato, właśnie lato, karta lata, mówiłam już, lato. Właśnie teraz jest najpiękniejszy czas, czas lata, lipiec, sierpień, na rozwinięcie Waszych spraw, na rozwój tego związku byście przeżyli End file, czyli piękną, rozrastającą się pełnię, tak? pełnie właśnie tej miłości, pełnie tych uczuć, pełnie właśnie rozrastających się pięknych, romantycznych chwil. Właśnie tak jak ten piękny ogród, harmonijnie z, ro, z naturą, z fauną i florą, rozrośnie się właśnie w ten sposób Wasze uczucie, Wasza miłość, jeśli będziecie aktywnie o to walczyć. Orakel miłosny. Proszę o radę i wskazówkę dla tej pary, dla tego związku. Proszę o radę i wskazówkę dla tej pary, dla tego związku. Proszę o radę i wskazówkę dla tej pary, dla tego związku. Chemistry, ok, czyli chemia. Duża chemia u Was, kochani, przyciąganie, magnetyzm. There is a strong magnetic attraction here, ok, czyli więk... duża atrakcyjność, która magnetyzuje Was. Duża, silna, silne magnetyzowanie atrakcyjność, która właśnie działa tutaj między Wami, kochani. Czyli taka przyciąganie nie tylko dusz, ale również no seksualne, prawda? Jesteście dla siebie atrakcyjni. Jesteście właśnie y, osobami, które czują się bardzo, y, no magnetyzują się wręcz. I właśnie macie też y, chemię, która przyciąga, która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 W tej relacji. Bądź sobą wspaniała karta bądź po prostu sobą nie udawaj kogoś, kim nie jesteś. Nie zakładaj masek, nie graj fałszywie bądź sobą. Sytuacja, w jakiej się znajdujesz, wymaga, byś był naprawdę sobą, gdyż autentyczność jest podstawą Twojej mocy. Czyli bądź autentyczna, bądź naturalna. Nie udawaj kogoś, kim nie jesteś. Nie graj czegoś, tylko bądź po prostu taką, jaką jesteś. Też yy, po prostu to jest potrzeba, by partner kochał Cię taką, jaką rzeczywiście jesteś. Właśnie taką normalną, autentyczną, prawdziwą, naturalną. Tak? Więc yy, nie udawaj kogoś innego. Bądź sobą i to zaprowadzi Cię do sukcesu. Przepiękna karta, jednorożca. Popatrzcie na te kolory. Bądź sobą. Zobaczmy jeszcze orakel miłosny. Co chce powiedzieć Ci partner na koniec tej wróżby? Co chce powiedzieć Ci partner, co chce przekazać Ci partner na koniec tej wróżby, co chce przekazać Ci partner, co chce przekazać Ci dzisiaj partner właśnie na koniec tego lustra, co chce Ci przekazać Twój partner, którego kochasz, co chce Ci przekazać partner, którego kochasz. zu einer Person wird tak zu tak Czyli przemiana. Twoja, twoja relacja, twoje uczucia do jednej konkretnej osoby, właśnie o którą tu pytasz, będzie z dnia na dzień intensywniejsza. Silniejsza, mocniejsza. Czyli przemiana. Jeśli ten plan się uda, który dzisiaj tutaj zobaczyliśmy w lustrze, zobaczyliśmy w lustrze, to przyjdzie przemiana. Wszystko przemieni się na lepsze, kochani. Oczywiście tego wszystkim moim kochanym subskrybentom i widzom z całego serca życzę. Życzę Wam właśnie takiej przemiany pozytywnej, wspaniałej, teraz w lato, by właśnie taka piękna miłość Gorąca Was spotkała. Zapamiętajmy właśnie te dwie cudowne karty. Do usłyszenia, kochani Państwo. Proszę o komentarze, o lajki, like subskrypcje nowe. Zapraszam na następny film. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich. I do usłyszenia już wkrótce.